Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Ciekawe zapytanie internauty. Czy lekarz uprawniony do badań kierowców może uznać Ci zaświadczenie od okulisty sprzed ponad pół roku? No i wtedy miałeś zaświadczenie wydane w innym jakimś celu, a konkretnie było tutaj na prawka autobusowe. Witam, chciałbym zasięgnąć pełnej informacji, pewnej informacji, otóż we wrześniu 2012, czyli 7 miesięcy temu byłem u okulisty w celu wykonania badań wzroku do kursu prawa jazdy kategorii B, czyli na autobusy ponieważ posiadam wadę krótkowzroczności, otrzymałem od okulisty zaświadczenie o zdolności do prowadzenia pojazdów, ale w szkłach korekcyjnych. Kursu nie rozpocząłem do tej pory ale mam dlatego ważne pytanie Jak długo takie zaświadczenie okulisty jest ważne? Czy idąc teraz do lekarza medycyny pracy będę musiał podobnie wykonać powtórne badania okulisty Czy ten lekarz medycyny pracy może zaakceptować zaświadczenie sprzed kilku miesięcy Jeśli to możliwe proszę o odpowiedź z poważaniem No cóż, na pewno warto pokazać to badanie lekarzowi no, świadczy to w pewnym sensie o jakimś poprzednim stanie zdrowia Natomiast czy ten lekarz je uzna i nie zleci aktualnej konsultacji? Szczerze mówiąc bardzo w to wątpię Przez pół roku naprawdę może się wiele zmienić Rola dobrego wzroku, szczególnie u kierowcy autobusu też nie może być przeceniona Tak prywatnie jeżeli ja bym był tym lekarzem, no być może bym rozważał uznanie tego zaświadczenia, ale w jakimś takim tylko przypadku, kiedy byłby to okulista, którego znam od lat, pracujący w mojej przychodni, jednocześnie moje jakieś tam wstępne badanie byłoby pozytywne. No chociaż prędzej jest taki scenariusz prawdopodobny, że pokazałbym to zaświadczenie swojemu okuliście i zapytałbym czy jest sens powtarzania badania z reguły jest sens także czy to okulista czy neurolog poświęca jeszcze te parę minut i bada jeszcze raz no, cóż, na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jestem lekarzem medycyny pracy. Koniecznie skomentuj to wideo tutaj poniżej. Szczególnie, jak miałeś jakieś przypadki uznania lub nieuznania wcześniejszych konsultacji specjalistycznych, okulista, neurolog, laryngolog przez innego lekarza medycyny pracy. Oczywiście wejdź też na mojego bloga, tutaj, badania na prawo jazdy wrocław.com. Jest tam taki newsletter, możesz się zapisać do miesięcznego otrzymywania najnowszych informacji dotyczących badań na prawo jazdy, na, na kursy świadectwa kwalifikacji oraz jakiekolwiek inne badania kierowców.